Wysoka Rado, otwieram 52. sesję Rady Miejskiej w bieżącej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15-radnych w obradach w dzisiejszej sesji uczestniczy 15-radnych, więc obrady są prawomocne. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta. Witam Pana Janusza Waldemara Zobrzyckiego, zastępcę burmistrza. Witam panią Dorotę Zwierzyńską, sekretarza miasta, witam dyrektorów, kierowników jednostek, witam mieszkańców Lubaczowa.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 Ponadto informuję, że każda osoba obecna na sesji wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku. Szanowni Państwo, wszyscy radni otrzymali porządek dzisiejszych obrad. Pozwolicie, że go przedstawię. W punkcie pierwszym jest otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przejęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 26 stycznia 2023 roku w punkcie 5 analiza porównawcza i ocena gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej podpunkt 1 opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej podpunkt 2 dyskusja. Sprawozdanie z punkt szósty sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podpunkt pierwszy opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej, podpunkt drugi dyskusja. W punkcie siódmym podjęcie uchwał, w punkt ósmy sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracy między sesjami, w punkt dziewiąty zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych, punkt dziesiąty informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej do obecnej sesji, w punkcie jedenastym sprawy różne, w punkcie 12 zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad ktoś z państwa radnych ma uwagi lub zastrzeżenia lub proponuje jakąś zmianę? Jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następny, czwarty punkt to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w biurze rady, jak i w systemie radni info był y, udostępniony i do wglądu protokół ze zwyczajnej sesji z dnia 26 stycznia <śmiech> bieżącego roku. Do tej pory nikt z państwa radnych nie wniósł uwag, zastrzeżeń, więc pytam się, czy w chwili obecnej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 Dziękuję bardzo za głosowanie. Stwierdzam, że udział w głosowaniu brało 15 radnych. Wszyscy głosowali za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Przystępujemy do punktu 5. Analiza porównawcza i ocena gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej. Proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Lubaczów. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2023 roku przeanalizowała informacje na powyższy temat. Stwierdzając, że na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Miejska Lubaczow jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym 1520 działek o łącznej powierzchni 408 hektarów i wartości księgowej 17 785 191 zł i 3 grosze. W ogólnej powierzchni miasta, która wynosi 2570 hektarów, 17% stanowią grunty będące własnością gminy. Część tych gruntów o powierzchni 46 hektarów jest przekazana w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym. Część gruntów komunalnych, to jest 32 hektary, znajduje się w użytkowaniu wieczystym ogródków działkowych. <śmiech> Na koniec 2022 roku gmina wydzierżawiła 192 dzierżawcom działki o areale 27 hektarów 7845 po przecinku hektara gruntów na cele rolne, 40 dzierżawcom grunt o areale 0 h pod inną działalność i garaże, 6 dzierżawcom 0 2500 H gruntów pod handel i cele składowe. W 2022 roku zawarto cztery nowe umowy na dzierżawę gruntów i zaktualizowano 81 umów zawartych wcześniej. W omawianym okresie utrzymywała się dobra sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne i grunty inwestycyjne. W 2022 roku ogłoszono przecież 50 przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Sprzedano 19 działek o ogólnej powierzchni 5 hektarów 1100 H. Wykonanie budżetu w zakresie rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami za 2022 rok. Wpływy i wydatki zostały szczegółowo przedstawione przedłożonym sprawozdaniu. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje złożoną informację dotyczącą gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Lubaczów za 2022 rok i wnioskuje o przyjęcie jej do wiadomości Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Podpunkt drugi dyskusję otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa Radnych, czy obecnych na sali zabierze głos. Nie widzę, stwierdzam, że Rada Miejska wyżej wymienioną informację przyjmuje do wiadomości. Punkt szósty, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Poproszę Pana Marka Małeckiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie na temat sprawozdania z działalności Miejskiego, Zakładu, przepraszam, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie za okres 2022 rok. Nie będę czytał całej tej opinii, bo ona jest dosyć długa. Zresztą związana jest z, z charakterem pracy i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Jest to bardzo szeroki zakres, że tak powiem, prac, wachlarz różnych usług. Jalko chciałbym powiedzieć, że 20 lutego y, y, tego miesiąca za, zapoznaliśmy się z, ze sprawozdaniem tej komisji, znaczy ze sprawozdaniem y, przepraszam, działalności miejskiego. Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie i stwierdziliśmy, że ośrodek realizuje w sposób prawidłowy swoje zadania statutowe, jak i te zlecone przez administrację rządową. Również na zas zasługuje tutaj jeszcze zwrócenie uwagi na w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Ośrodek realizował zadania z zakresu pomocy dla uchodźców z tego państwa. Jak również z taką nową formą działalności ośrodka jest również realizacja zadań zleconych dotyczących wypłat dodatku osłonowego, dodatku węglowego i dodatku do niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres 2022 rok i wnioskuje o przyjęcie złożonej informacji przez Wysoką Radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Podpunkt drugi dyskusja, gdyby ktoś zadawał pytania, to w dzisiejszej sesji uczestniczy Pani Kierownik Renata Meder, więc szczegółowe odpowiedzi byśmy uzyskali do tej informacji. Nie widzę chętnych do dyskusji. Stwierdzam, że Rada przyjmuje informacje do wiadomości. Przystępujemy do punktu siódmego. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Pierwszy projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu uwzględniaj przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych. I paragraf pierwszy dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu na podstawie umowy zawartej między burmistrzem miasta a rodzicami ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Punkt pierwszy: Pojemność skokowa silnika do 900 cm3, 0,89 zł. Punkt drugi: O pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, 1 ,15 zł. Poproszę panią Małgorzatę Strycher, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, o opinię do projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu przejazdu, uwzględniając przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych podjęła decyzję w dnia 21 lutego 2023 roku. Po uzyskaniu informacji od pracownika z Referatu Organizacyjnego i opiniuje opinuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki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 Yy, drugi projekt uchwały w, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 rok. Tutaj poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 20 lutego 2023 roku zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Do tego projektu uchwały pan burmistrz Krzysztof Szpyt Zabierze głos. Szanowni Państwo, ja słyszałem, że są pewne kontrowersje do tej uchwały, ale na, na komisji nie potrafiłem do końca odpowiedzieć, ponieważ ten temat był dla mnie nie do końca znany. Tu jest sprawa zakupu wyposażenia w biurze promocji i to ta kwota wyposażenia, zakupu, ona była w budżecie. Dla wyjaśnienia dodam, że w budżecie, który został uchwalony w styczniu, natomiast ona była na wydatkach bieżących. Przy zakupie właśnie gilotyny kwota jest na tyle duża, że, że mogła spokojnie być zakwalifikowana jako wydatek majątkowy. Wtedy te wskaźniki budżetowe są lepsze, korzystniejsze i na prośbę pani skarbnik. Była zmiana klasyfikacji kont, zmiana klasyfikacji budżetowej, żeby ten zakup dokonać nie z wydatków bieżących Biura Promocji, tylko z wydatków majątkowych Urzędu Miasta. I dlatego jest ta korekta, przeniesienie tych środków właśnie, żeby wskaźnikowo bardziej nam budżet lepiej wygląda i lepiej później wyglądają wskaźniki, jeśli chodzi o wydatki bieżące i większość Wydatków staramy się robić jako wydatki majątkowe, ponieważ po tej sferze wydatków bieżących z tytułu zwiększania kosztów energii, użytkowania mamy tam problemy z domykaniem budżetu w tym roku, w poprzednim roku, i dlatego też wszystkich wydatków bieżących staramy się jak naj bardziej schodzić, więc tutaj ta kwota też kwalifikuje się do wydatków majątkowych i dlatego to, taka techniczna zmiana, ja tutaj nie potrafiłem e, jakby wykazać czy, czy ten zakup został zrealizowany. On był planowany, e, prawie ten zakup był zrealizowany, ale na prośbę pani skarbnik ta klasyfikacja budżetowa została zmieniona, także te środki nie są nowymi środkami, które dzisiaj jakby mm, przeznaczamy na cel tego zakupu tylko środkami, które zostały przeniesione z wydatków biura promocji. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał?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 Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje i w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat nieruchomości składającej się z części działki o numerze ewidencyjnym 4959 przez 3 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej do położonej. Bardzo proszę pana Jana Radłowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również na swoim posiedzeniu komisja budżetowa zajmowała się powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień zastępcy kierownika referatu rolnictwa, geodezji i gospodarki i nieruchomościami oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Nie widzę chętnych, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Czwarty projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezrobotnym z terenu gminy miejskiej Lubaczów. Tutaj poproszę pana Marka Małeckiego Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Panie Przewodniczący, Komisja również dnia 20 lutego zajmowała się wyżej wymienionym projektem i zaopiniowała projekt pozytywnie. Chodzi tu o ustalenie wysokości dofinansowania związanych z dochodem osób, czy to bezdomnych, bezrobotnych o dofinansowanie do pobytu w ośrodkach wspierania udziela udzielających schronie schronienia takim osobom. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy, czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Rada Miejska uchwala co następuje uznaje się, w paragrafie pierwszym uznaje się za bezzasadne mieszkańc, skargę mieszkańca Lubaczowa z dnia 24 stycznia 2023 roku. Poproszę Pana Romana Łańcuckiego, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o uzasadnienie tej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, zaproszeni goście. Uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Na podstawie artykułu 18 punkt 2 Ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Uznaje się za bezzasadną skargę mieszkańca miasta Lubaczowa z dnia 24 stycznia 2023 roku na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Lubaczowie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stawiającym załącznik do niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Ja tylko przeczytam konkluzję, bo to ma trzy strony, także to bardzo dużo. Kto będzie chciał, to macie chyba wszyscy w komputerach. W dniu 24 stycznia 2023 roku do Rady Miejskiej w Lubaczowie wpłynęła skarga na postępowanie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie oraz burmistrza miasta Lubaczowa przekazana do Rady Miejskiej według właściwości do jej rozpatrzenia przez samorządowe kolegium odwoławcze w Przemyślu. W dniu 26 stycznia bieżącego roku wyżej wymieniona skarga zgodnie z przysługującymi kompetencjami została przekazana przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubaczowie. Skarga dotyczyła odmowy przyznania córce skarżącego pani 3 kropki. Prawa doświadczenia pielęgnacyjnego, niewyciągnięcia. Drugie. Nie wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który naruszył przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Trzecie. Odmowy przyznania dodatku węglowego skarżącemu. Punkt czwarty odmowy przyznania dodatku węglowego, córce skarżącego. Punkt piąty. Wydawania skarżącemu PiS przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie, nieposiadających ku temu stosownych upoważnień. Szóste, niedostarczenie zawiadomienia w sprawie wysokości miesięcznej opłaty za odpady. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 14 lutego 2023 roku przy rozpatrywaniu skargi dysponowała aktami spraw, jak również wysłuchała wyjaśnień, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Lubaczowie. W toku postępowania komisja wyjaśniła, no to jest na każdy punkt bardzo obszerne wyjaśnienie, ja tylko przeczytam konkluzję. Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubaczowie stwierdza, że nie dopatrzyła się uchybień w postępowaniu zarówno kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Urzędu Miejskiego w Lubaczowie. Ponadto Komisja potwierdza, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie działają właściwie, a podejmowane decyzje i działania mają swoje umocowanie prawne w obowiązujących przepisach prawa i uznaje, że wniesiona skarga jest bezzasadna. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z artykułem 239 paragraf 1 KPA w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazana w odpowiedzi na skargę, a skarżący postanowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią anotacją w akta sprawy bez zawiadomienia skarżącego. Dziękuję.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 Komisja na swoim posiedzeniu dnia 20 lutego 2023 roku zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień zastępcy kierownika gospodarki yy, Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz wyjaśnień pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa obecnych na sali ma pytanie do projektu uchwały?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 Rada Miejska uchwala co następuje w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę Burmistrzowi na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów 1879 przez 8 położonej w Lubaczowie na rzecz właściciela przyległej działki. Bardzo poproszę pana Jana Radowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem zajmowała się komisja. Na swoim posiedzeniu wysłuchała wyjaśnień oraz informacji od zastępcy kierownika referatu rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś jest chętny zabrać głos?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 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Tu poproszę, tu poproszę panią Małgorzatę Strychać, przewodniczącą y, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, Komisja Oświaty Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu 21 lutego 2023 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Komisja po uzyskaniu informacji od kierownika Biura Promocji i Informacji opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy ktoś z Państwa zabierze głos?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 Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszego posiedzenia. W punkcie ósmym informacja burmistrza o pracy między sesjami. Bardzo proszę pana Krzysztofa Szpyta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, od ostatniej sesji to oprócz tych bieżących działań dotyczących funkcjonowania miasta, czyli podejmowania decyzji aktów notarialnych, czy decyzji dotyczących działania samego urzędu czy, czy jednostek, to z tych takich intensywnych działań chciałem się podzielić tym, że było to skupienie się na trzech przetargach, które, w których braliśmy udział jako, jako podmiot główny, ale też podmiot towarzyszący przygotowanie przetargów oświetleniowych w ramach Związku Międzygminnego, który w tym tygodniu będzie ogłoszony. Tam jeszcze jest, już miał być na początku tego, tego tygodnia, ale tam pojawiły się pewne niejasności. i Dzisiaj właśnie teraz trwa spotkanie z firmą przygotowującą przetarg, aby doprecyzować i ujednolicić tam, gdzie jest dużo podmiotu, czyli praktycznie 6 gmin plus powiat. Zawsze są jakieś niejasności, każdy troszeczkę inaczej widzi swoją rolę w tym, w tym projekcie, także to jest dosyć trudne zadanie. Natomiast z naszej strony też mamy do ogłoszenia w tym tygodniu dwa przetargi, czyli przynajmniej w tym tygodniu jeden, na pewno jeśli chodzi o oświetlenie, ale też postaramy się. Projekt drogowy, który obejmuje główne zadanie jako osiedle piaski, ale też szereg różnych dróg wewnętrznych, osiedlowych, lokalnych, placów. I tutaj chciałem jakby wyjaśnić, że ilość zadań, tych małych zadań, które chcemy zawrzeć w tych przetargach, w każdym, z, w każdym przetargu, czyli pojedyncze nawet kilka lamp, kilka opraw, małą dróżkę, to wszystko trzeba zaprojektować, to wszystko trzeba uzgodnić i, i to ten proces trwa. Sam, samo zadanie główne, czyli, czyli osiedle Piaski zostało zaprojektowane, jest projekt techniczny i to jest, to jest problem firmy zewnętrznej. Natomiast te, te wszystkie drogi lokalne y, rysujemy sami i to będzie na zasadzie zaprojektuj, wybudu już w wersji poprzetargowej, ale to do tego, do zrobienia programu funkcjonalno-użytkowego trzeba podstawowe zakresy robót, dostaw określić i to jak najbardziej uszczegółowić, żeby ten przetarg wyszedł. Zm zmagamy się tutaj z, z rozkwianiem rynku tak naprawdę, bo coś, co jeszcze pół miesiąca temu było prawie pewne, teraz jest jest niepewne. Zmienia, zmieniają się wartości i to nie na plus, tylko czasami też na minus I, i to nie jest tak, że zmiana taka, że coś może być taniej zrobione jest dla nas też dobra, bo od razu kombinujemy, że tak powiem w cudzysłowie, że może byśmy dodali jeszcze jedno, jeszcze jedno zadanie, jeszcze jedną dróżkę, jeszcze jeden obwód, bo chcemy tak mniej więcej ustalić przetargi, żeby one były na styk, żeby po przetargu ani nie oddawać pieniędzy, ani nie za bardzo dokładać do, do tych zadań. Także tutaj jest duża rola i duże, duże, duży zakres takiego planowania. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Przetarg tak naprawdę, przynajmniej pierwszy pokaże, tak naprawdę zweryfikuje nasze plany z rzeczywistością i chcemy jeszcze, żeby mieć, dać sobie szansę na powtórzenie tego projektu, być może zwiększając, być może zmniejszając wartość zadań. Także to te główne zadania, które, które były jakby, no jakby tutaj tym, tym oczkiem naszym w głowie. Natomiast z dnia dzisiejszego podzielę się też informacją, że w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego, gdzie, gdzie tutaj przypomnę jest miasto Lubaczów, gmina Lubaczów, gmina Choryniec, myśmy wysłali tam wcześniej taką fiszkę programową co chcemy zrobić skupiając się na nowych terenach inwestycyjnych w mieście Lubaczów poproszono nas o uszczegółowienie tego, tego zadania także będziemy przystępowali do, do pewien, pewnego rodzaju planowania ilości kanalizacji wody, drogi czy, czy nawet budowa jakichś jakiś hal, które, które też wchodzą w grę i to musimy być tym gotowi jak najszybciej, bo myślę, że właśnie te projekty bezkonkursowe w ramach miejskich środków funkcjonalnych będą miały szansę na realizację w jak najkrótszym czasie. Myślę, że może nawet pod koniec tego roku. Także tu, tutaj jest też w miarę dobra wiadomość, ponieważ um, czekamy na, na te nowe możliwości i um, jakby ten teren na Technicznej on się już powoli kończy coraz. Bardziej tam jest, jest ciasno, więc, więc tutaj wszystko robimy, żeby po wyczerpaniu się tamtego terenu mieć prawie gotowy teren już następny. Przypomnę, że to jest teren przy dawnym wysypisku śmieci. Tam jest e, parę hektarów dajścia, parę naszych, później jest trochę kowru, także jest to miejsce potencjalnie rozwojowe. Jeśli uda nam się to w ramach tego miejskiego ośrodka funkcjonalnego uzbroić, to dostaniemy kolejny obszar, który będzie mógł, być wykorzystany pod kątem działalności gospodarczej. Ja myślę, że o to chodzi właśnie też w naszym działaniu, jeśli chodzi o miasto. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi za złożoną informację. Czy do tej informacji ktoś z Państwa może ma pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do punktu dziewiątego. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Czy ktoś z Państwa radnych zabierze głos. Nie widzę. Punkt 10. Moja krótka informacja, czyli to jest przygotowanie materiałów oraz podpisywanie uchwał na dzisiejszą y, sesję. Punkt jedenasty Sprawy różne. Yy, w sprawach różnych yy. Burmistrz miasta informuje, że na podstawie artykułu, paragrafu 3 ustęp 2 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie podmiotów, w których wykonywane są przez nieletnich prace społecznie, przedstawiam informacje o podmiotach, w których wykonywane są prace społecznie przez nieletnich. Zespół placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, ulica Kościuszki 145 rodzaj prac wykonywanych to jest sprzątanie terenu, pielęgnacja zieleni, prace porządkowe pomieszczeń, liczba nieletnich, którzy mogliby wykonywać te prace jest 10 osób. Komenda Powiatowa Policji Informacja do Urzędu Miejskiego Rady Miejskiej w Lubaczowie, dzielnicowy rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie prowadzi plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2. Zagrożeniem zdiagnozowanym w rejonie służbowym nr 2 jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przeciwdziałanie włamaniom i kradzieżom na terenie osiedla Jagielonu w Lubaczowie gdzie w 2022 roku doszło do licznych przypadków kradzieży rowerów oraz włamań do piwnic. Kradzież rowerów jest zjawiskiem szczególnie nasilającym się w okresie wiosennym kiedy większa liczba użytkowników rowerów wykorzystuje rower jako urządzenie pomocne do wygodnego i szybkiego przemieszczania się. W tym okresie dochodzi do kradzieży pozostawionych niezabezpieczonych rowerów przed klatkami bloków. Oczekiwaniem społecznym jest eliminacja lub znaczne ograniczenie zjawiska, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie osiedla Jagiellonów w Lubaczowie, należy podjąć działania zmierzające do wyeliminowania wyżej wymienionych negatywnych zjawisk. W powyższej sprawie skargi są zgłaszane przez mieszkańców osiedla Jagiellonów bezpośrednio do dzielnicowego, jak także przy użyciu narzędzia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Taka informacja z Policji. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lubaczowa za lata dwa, na lata 2023-2040. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej po rozpatrzeniu sprawy prawidłowości planowanej kwoty długu miasta na lata 2023-2040 opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej miasta na 2023 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanawia wydać Pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetu miasta na 2023 rok. Zaproszenie: Kijska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, finisarz wystawę o, zabytkowej, o zabytkowych odbiornikach radiowych Karol Kunc. 28 luty 2023 roku godzina 17 czytelnia dla dorosłych. Tyle jeśli idzie o pisma które wpłynęły do rady. Bardzo proszę w sprawach różnych czy ktoś zabierze głos? Bardzo proszę. Pan Paweł Włoch. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja chciałem tylko um, taką prośbę zwrócić z prośbą o um, uporządkowanie, może utwardzenie drogi ulicy Chopina. <tryk> Wiadomo, jest tam teraz, y, jest tam teraz y, a remont drogi, y, a dokładnie y, montaż kanalizacji ale jest wyznaczony pas do ruchu wąski. Ta droga jest na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo dziurawa. Oczywiście jest znak do 30 km na godzinę, ale ja bym... Już nie ma? No właśnie, jest znak do 30 km na godzinę. Ja bym proponował, żeby ktoś przejechał 15 km na godzinę przez tą drogę i okay. zobaczymy, jak jego zawieszenie wytrzyma, obojętnie jaki to, to samochód by nie był. Ja rozumiem, jest to droga powiatowa. Powiat oddał to jako jako teren budowy. Teraz jest tak, więc tutaj do powiatu nie ma się co zwracać. Myślę, że trzeba by było uderzyć do wykonawcy, żeby przynajmniej chociaż raz w tygodniu zasypywał te dziury tym tłuczniem, który tam de facto on był, a który się wysypuje podczas jazdy z samochodami. Trzeba było tylko raz w tygodniu zgarnąć i nie byłoby problemu. Ja ostatnio jeździłem kilka razy, to po prostu większe samochody jeżdżą drogą okrężną, czyli przez ulicę Szpitalną, która ta droga z płyt już dużo do ży życzenia można powiedzieć, jest wybita. E, a ta ulica Chopina, no tam dziennie samochody e, kilkaset na pewno je jeździ. I tak e, na marginesie mogę powiedzieć, że osoby, które pracują w mieście, a mieszkają na ulicy Przemysłowej, to już się nie chcą pchać tędy przez Chopina, tylko jeżdżą okrężną drogą, czyli przez Zbałaje, Mokrzyce i wyjeżdżają na ulicy Mickiewicza. Bardzo bym prosił pana burmistrza o porozmawianie, nie wiem, ze starostą, czy porozmawianie z firmą, która to robi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa jeszcze zabierze głos? Pan Marek Małecki, bardzo proszę. Staram się wyręczyć pana burmistrza z tej sprawy, którą zgłosił kolega Paweł. No wiadomo, jest taka sytuacja, jaka jest. Nie jest przebudowa drogi powiatowej wraz z przybudową całej infrastruktury, z tym związanej łącznie z tunelami technologicznymi, z kanalizacją sanitarną, deszczową. No jest to zakres bardzo potężny, szeroki. Jak tu do kolegi radnego, tak również i do nas, do powiatu do Powiatowego Zarządu Dróg również ludzie się zwracają z, z taką prośbą odnośnie właśnie tych uciążliwości i reakcji na to, no to chciałbym powiedzieć, że my jako powiat generalnie ja się nie poczuwam do odpowiedzialności, bo jest to inwestycja powiatu yy, i nadzorowana przez powiat, ale my zwracamy uwagę wykonawców na taki stan sytuacji. No oni to twierdzą, że na bieżąco w miarę starają się te, te ubytki jakieś tam w tej jezdni niwelować, uzupełniać. To wynika też z kilku może firm, które tam działają, podwykonawców. Jak jest jeden wykonawca, to jest łatwiejszy temat do, do ogarnięcia. Myślę, że mówię, takie sygnały z naszej strony idą, na pewno są uczuleni. Jeżeli cokolwiek się by wydarzyło, jakiemukolwiek użytkownikowi związanemu z tą sytuacją, no to firma po prostu posiada ubezpieczenie na ten, na ten na tą okoliczność, jak to mówił Pawlak, prawda? i można całkiem śmiało składać jakieś wnioski o wypłatę odszkodowania, czy, czy, czy czegokolwiek tam, prawda? poniesienie jakichś kosztów związanych z jakąś nie wiem, awarią, czy, czy jakąś utratą czegoś. Także z naszej strony na pewno apele do wykonawców są, żeby zapewnić tą przejezdność taką w miarę bezpieczną. No, również są tam oznakowania, nie? Gdzie, gdzie droga jest wąska. Ograniczenie prędkości i różnego rodzaju jeszcze inne zakazy, wyprzedzania, wymijania były interwencje odnośnie wydłużenia czasu pracy tej sygnalizacji świetnej. No to, to też reakcje były z naszej strony. No generalnie trzeba jeszcze, powiem tak, trzeba jeszcze trochę wytrzymać. To już jest bliżej niż dalej, bo kwestia tych ziemnych robót, jak się zakończą, to, to zawsze takie problemy były. Czy przy, przy budowie ulicy Słowackiego, czy mieliśmy nie tak dawno Konopnicki, Mickiewicza, ulicę nową no wszędzie, wszędzie jakieś są, są problemy z tym związane, wszędzie są uciążliwości dla użytkowników. Nie da się tego wyłączyć, rozdzielić, ale my apelujemy do wykonawców o zachowanie takiej prawda, bezpiecznej drogi dla użytkowników, a użytkowników prosimy również o zachowanie wszelkiej ostrożności i jednak wyczekanie jeszcze chwili. Także myślę niebawem się to zmieni. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Markowi. Czy ktoś z państwa jeszcze jest chętny zabrać głos? Nie widzę. Wysoka Rado, na tym zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej, 52. w obecnej kadencji. Dziękuję bardzo wszystkim za udział radnym i Państwu, gościom, którzy przybyli na dzisiejszą sesję.